Dzień dobry. Dzisiaj 9 km i przez cały bieg to była jakaś walka pomiędzy mną a moim zegarkiem. W sensie takim, że użyłem funkcji, która umożliwia zaproponowanie przez zegarek jakiegoś takiego 10-kilometrowego kółka. Ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że zegarek mnie prowadzi na szosę, która wiedzie do Warszawy, a tam tedy to się nie bardzo da biegać. No więc pobiegłem po swojemu. Przez cały bieg ten zegarek mnie zmusza do tego, żeby na tamtą trasę wrócił. Dzisiaj chciałbym się podzielić takim spostrzeżeniem, że moim zdaniem analogowe sprzęty są super. Bardzo, bardzo lubię swoje słuchawki analogowe na kabelku, nie bluetooth. A bardzo nie lubię swoich słuchawek bluetooth. Bo ze słuchawkami bluetooth to jest tak, że kurczę, no trzeba je ładować. A dzisiaj mamy trochę za dużo sprzętów, które trzeba ładować. Ładujemy codziennie zegarek. No jeżeli ktoś ma Apple Watch a oczywiście. Bo mój całe szczęście trzeba ładować raz na 10 dni. Już da się przeżyć. Codziennie ładujemy smartfona. Ja mam tutaj taką czapkę z bluetoothem. Tą czapkę też trzeba ładować. Co kilka dni. No i naprawdę, jak mam ochotę posłuchać sobie muzyki albo sobie mieć dźwięk ze smartfonem, bo oglądam jakiś film na YouTubie, to nie mam ochoty się zastanawiać, czy moje słuchawki są naładowane, czy nie. A na przykład słuchawki Bluetooth to czasami zadziałają z komputerem, czasami nie, czasami komputer automatycznie się z nimi powodował, czy czasami nie. Dość. temat tego, że najfajniejsze to są słuchawki analogowe z minijackiem to jest prawda, ale jednak z drugiej strony dzisiaj już jest ciężko nie mieć bez przewodówek. Co z tym fantem zrobić? Mogę ci powiedzieć co ja z tym zrobiłem. Zdecydowałem się na następujący układ. Po pierwsze żeby mieć jedne niezłe słuchawki przewodowe, które głównie są używane w domu a drugie mobilne bezprzewodowe, takie które mogą się parować z wieloma urządzeniami czyli na przykład naraz z telefonem i komputerem albo z dwoma telefonami naraz i to są moje słuchawki, które zabieram zawsze ze sobą do pracy na miasto, na spotkanie, gdziekolwiek Z Jankiem i Piotrem. Do fish marketu. I znowu jestem spóźniony. Przepraszam chłopaki. Dzień dobry. O, już wszystko jasne. Dobry? Dobra. On się nie wita. No dobra, dobra. to biznes. Niech ty no tak. tak. to, to co Janek wchodziłbyś na, na przepisy, jak to u mnie? Kurbo No, na no to jest On mówi tak. Nie no. Oczywiście wystawiła fakturę e, e, na e, nazwisko rajkowski, krzemicki. Rajkowski? No? Odczytać no, jest... nie potrafię no. na wizytum, co? A gdzieś nasz to z Staszka Sojka. A gdzie jest Staszek Sojka? No, no bo gdzie my się dzieje? Jest... To... Naprawdę? Jej! <laughs> <Yeah. laughs> Dobrze. Siedziałem obok staszka sojki. Kompletnie świadom tego faktu dodatku. No i o czym o rozmawialiśmy chłopaki? To teraz o planktonie. O planktonie. Nie. Opowiedzcie chłopaki o czym rozmawialiśmy. Byliśmy o bardzo poważnych kwestiach. To zakładanie firmy Przyszło. W skrócie rozmawialiśmy tak, temat był poruszany oceanologia versus gospodarka. Tak, to polska oceanografia biznesu. Chociaż yo, yo, yo! Byliśmy tutaj, teraz na Rybie, wcale nie na Sadybie, tylko w centrum. I to wcale nie chodzi o tableczki. Tak, wyda, wydam Cię Tak, tylko nie śpiewaj więc... O, dobrze, dobrze